Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi.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 obrońca, adwokat lub pocieszyciel. Jezus nie chciał pozostawić nas sierotami. Posyła nam swojego ducha jako nauczyciela, obrońcę i pocieszyciela. Jezus jest obecny w nas w sposób duchowy, w swoim słowie. Jego duch przebywa i działa w naszym wnętrzu, jeśli trwamy w Jego słowie. On zaświadczy o mnie, ale wy także świadczycie. Być może zbyt rzadko pamiętamy o tym, że mamy dawać świadectwo o Chrystusie. Warto dziś postawić sobie pytanie, czy każdego dnia świadczę o Jezusie i Jego Ewangelii? Czy żyję duchem Ewangelii na co dzień? Czy innych słowem i przykładem pociągam do Chrystusa? A może jestem antyświadectwem? Bóg dał nam jeszcze ten jeden dzień, dzień dzisiejszy. Być może już ostatni w naszym życiu, tego nie wiemy. Dziękujmy dziś Bogu za Jego miłość względem nas, za to, że wybrał nas na swoich świadków i bądźmy gotowi do dawania o Nim świadectwa w mocy Ducha Świętego. Ten dzisiejszy fragment napawa nas otuchą, Mamy obrońcę posłanego przez Boga, Ducha Świętego. A skoro Duch Boży staje w naszej obronie, to nie musimy się niczego lękać. Możemy być spokojnymi, bo nikt i nic nie wyrządzi nam krzywdy, jak długo paraklet mieszka w nas.